Cześć. Wczoraj na Facebooku padło bardzo ciekawe pytanie, y, czy certyfikat ekologiczny można kupić. Nie dziwię się, że, że macie wątpliwości, skoro na rynku jest masa różnych dziwnych certyfikatów, które zazwyczaj nic nie znaczą, typu y, zrób przelew, przelew, dostaniesz certyfikat na maila, że jesteś jakąś tam solidną firmą. Wielka bzdura. Y, podobnie nam się w międzyczasie zdewaluowało wykształcenie. Ostatnio czytałem, że ponad połowa Polaków ma tytuł magistra, a jacy są ludzie w rzeczywistości dobrze wiecie. A wracając do tematu rolnictwa ekologicznego i certyfikacji ekologicznej, nie chciałbym, żebyście traktowali ten poradnik jako poradnik dla rolników, przetwórców, profesjonalistów. Jest to typowy poradnik dla klienta, który chce wiedzieć, czy, czy może zaufać, czy nie może zaufać takim certyfikatom. Chciałbym Wam po kolei wytłumaczyć w dużym skrócie, pomijając pewne moim zdaniem mało istotne rzeczy, jak działa certyfikacja ekologiczna. A zacząłbym od tego, jak w ogóle gospodarstwo zostaje gospodarstwem ekologicznym. Rolnik oczywiście na początku musi podjąć decyzję, że chce. Zgłasza się do jednostki certyfikującej, która go będzie nadzorować. Od momentu zgłoszenia jest już normalnie kontrolowany. Może jednostka certyfikująca przyjść do niego na zapowiedzianą i niezapowiedzianą kontrolę. Musi uprawiać e, według zasad rolnictwa ekologicznego i przez 2-3 lata jego gospodarstwo jest w tak zwanym okresie konwersji. Musi oczyścić glebę z poprzednich upraw, z poprzednich nawozów i po tych 2-3 latach może zacząć yy, dopiero uprawy, które będą ekologiczne, które będą certyfikowane. Oczywiście, jeżeli wszystko w międzyczasie jest w porządku. I tak powstają w dużym skrócie produkty ekologiczne i gospodarstwa ekologiczne. Następnym takim krokiem na rynku są przetwórnie ekologiczne. To jest taka firma między innymi jak moja. Zajmujemy się przetwórstwem produktów ekologicznych, czyli kupujemy bardzo często od rolników towar, przepakowujemy go w mniejsze opakowanie albo przetwarzamy dalej, yy, na przykład z orzechów robimy masło orzechowe albo mieszamy różne składniki, przetwarzamy. To są przetwórnie ekologiczne. My też podlegamy kontroli yy, jako przetwórnia ekologiczna. Yy, jak to jest kontrolowane? Yy, musi, możemy kupować tylko od rolników, którzy są ekologiczni albo od innych pośredników yy, przetwórni, którzy... Mają certyfikat ekologiczny. W czasie kontroli jest tak zwany łańcuch dostaw. Sprawdza się, czy nasz dostawca ma aktualny certyfikat ekologiczny, czy on jest ważny. Sprawdza się, ile towaru kupiliśmy, ile przerobiliśmy, ile sprzedaliśmy. To wszystko się musi zgadzać, jak w księgowości, to jest bardzo podobna kontrola. Wszystko się wpisuje, czyli na przykład kupiliśmy 1000 kg kaszy, przerobiliśmy to na opakowania kilogramowe, na przykład na 500 opakowań kilogramowych, na kolejne 1000 opakowań półkilogramowych, Pół kilogramowych sprawdzają, ile kupiliśmy, ile wyprodukowaliśmy, ile sprzedaliśmy. Nie może być ani więcej, ani mniej z drugiej strony. Wszystko się musi zgadzać i tak to jest kontrolowane. Te wszystkie dokumenty przechowuje się wstecz, zawsze kontrola przychodzi, sprawdza przebieg danego produktu. Czyli na przykład pani czy pan, który przychodzi na kontrolę. Sprawdza dzisiaj ten produkt, sprawdza dokładnie wszystkie faktury, sprawdza czy nasi dostawcy mają aktualne certyfikaty, czy u nich jest również wszystko w porządku. Sprawdzają czy też czy u nas wszystko się zgadza, jeżeli się zgadza to zakładamy, że ten łańcuch jest zachowany, wszystko jest w porządku. Nas certyfikuje u nas w okolicy czy w Polsce jednostka certyfikująca, w innym rejonie Europy, na przykład we Francji, czy w Holandii, czy w Niemczech naszych dostawców też kontrolują ich jednostki i te jednostki wymieniają się informacjami między sobą. I tak to działa. W czasie kontroli też są pobierane próbki, na przykład ostatnio nasza kukurydza była badana na GMO, badania wyszły, wyszły w porządku. Czy ten system, czy można mu zaufać, czy ja mu ufam? Czy można mieć pewność stuprocentową, że każdy produkt na pewno jest w porządku? Moim zdaniem, jeżeli ktoś będzie chciał oszukać, to zawsze może oszukać. Tutaj też jest inne pytanie, szczelność, Szczelność systemu? Na pewno nie jest to system, jak, nie wiem, jakiś bank szwajcarski 100% kurcze idealny, tylko musimy tutaj wziąć pod uwagę, że z jednej strony jest szczelność systemu, a z drugiej strony jest koszt szczelności tego systemu, a za tą szczelność płacimy my, finalnie klienci, na pulsę. I uważam, że ta szczelność jest idealnie wyważona. Ten, ten obieg dokumentów i, cała, i, i to wszystko jest na tyle dobrze kontrolowane, wystarczająco moim zdaniem a większa, większa szczelność tego systemu, systemu wiązałaby się z nieporównywalnie większymi kosztami i byłoby to bardzo często nieuzasadnione po prostu. Także jeżeli produ produkt pochodzi od... Y firmy, która jest certyfikowana, mam do niego zaufanie. Yy, większym zagrożeniem moim zdaniem na rynku są produkty, które udają produkty ekologiczne, czy jakieś produkty naturalne, czy produkty od rolnika, czy produkty niepryskane, czy inne jakieś bzdury. To są bardzo często słowa bez pokrycia, nikt tego nie weryfikuje i nie da się w żaden sposób, po prostu nie da się tego sprawdzić, tak? Te osoby nie są kontrolowane, mogą sobie powiedzieć, napisać wszystko i nie ponoszą z tego powodu żadnych konsekwencji. A jeżeli zastanawiacie się, czy są firmy, które oszukują, powiem na swoim przykładzie. Mój biznes w 98% praktycznie jest oparty na produktach ekologicznych. Mamy dziesiątki tysięcy zadowolonych klientów, działamy na rynku dobrych parę lat, dzięki temu, że działamy, ma pracę paręnaście osób u nas w firmie i po prostu nam się nie opłaca. Nie opłaca nam się po prostu oszukiwać, z tego względu, że moim zdaniem ten system jest na tyle szczelny, że to kiedyś i tak wyjdzie. Więc jeżeli byłby jakiś zarzut do naszej firmy, yy, wstrzymaliby towar, stanęłaby sprzedaż, po prostu to się nie opłaca. Tak? Jeżeli się tak mi się wydaje, jeżeli ktoś chciałby oszukiwać to w celu jakichś dodatkowych korzyści, w naszym wypadku to jest po prostu nieopłacalne, tak? więc jeżeli jest jakaś duża y firma, która ma jakąś miarę stabilną pozycję na rynku klientów, to podejrzewam, że po prostu im się nie opłaca oszukiwać, skoro oni, ich biznes jest ekologiczny, to yy, szkoda to po prostu tracić, tak? Yy, jeżeli ktoś, nie wiem, na wsze za wszelką cenę chciałby oszukiwać, to podejrzewam, że stworzyłby jakąś specjalną firmę, sprzedawał byle co, jak największy syf, tylko po to, żeby sprzedać tego jak najwięcej, aż ktoś się zorientuje, wtedy jak firmę zamkną, to po prostu będzie działał gdzie indziej. A jeżeli ktoś ma jakąś już markę na rynku, to po prostu jest to nieopłacalne. Dla nas ekologia to jest po prostu na kor naszego biznesu i jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy, to nam się po prostu to nie opłaca. A czy spotkałem się czy z firmami, które oszukują? Nie spotkałem się z żadną zaufaną firmą, która oszukuje. Spotkałem się jednak z osobami, które nie wiedzą nawet, że produkty ekologiczne, znak liścia czy produkty bio, są to nazwy zastrzeżone i po prostu postanowiły, że będą takie rzeczy sprzedawać, importować, pakować. Nawet nie wiedziały, że są jakieś przepisy, które to regulują i sobie oznaczały to jakimś swoim znaczkiem ściągniętym tam z jakiegoś holenderskiego czy niemieckiego kraju i myślały, że jest wszystko w porządku. Nie wiem, czy robiły to zazwyczaj świadomie czy nieświadomie, ale spotkałem się z takimi osobami, mieliśmy takich klientów też, ale tutaj wystarczyła rozmowa, słuchajcie, to regulują takie i takie przepisy. Tak nie można i bardzo często tak. Takie firmy po prostu y, zaczynały działać jak należy, bo po prostu sobie nie zdawały sprawy. Więc jeżeli macie wątpliwości do jakiegoś produktu, to pierwsze, co ja bym sprawdził, jak można y, rozpoznać produkt, co do którego mogą być jakiekolwiek wątpliwości. Ja ten produkt rozpoznaję zazwyczaj po tym, że nie ma polskiego, jeżeli jest znak euroliścia, Potem jest pod nim jest numer certyfikatu, ten numer certyfikatu musi zaczynać się od literek PL, jak Polska, potem EKO i numer jednostki. Zazwyczaj, jeżeli ktoś oszukuje, to sobie kupił jakiś zagraniczny znaczek, yy, bo nie wie po prostu, że, że znaczek swojego dostawcy po prostu. Tak, a zazwyczaj kupuje coś tam gdzieś za granicą. No, tak bym sprawdził. Więc sprawdzamy sobie pod certyfikatem jaki jest numer sprawdzamy sobie, co to jest za jednostka, wchodzimy na stronę tej jednostki, na stronie jednostki certyfikującej jest spis wszystkich dostawców, znaczy wszystkich firm, które certyfikują, jeżeli ta firma istnieje na tym spisie, to moim zdaniem jest to towar, któremu można zaufać. Eee, chyba chyba Tyle w dużym skrócie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało komentarze. Postaram się Wam pomóc, odpowiedzieć. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Będę nagrywać więcej. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Nie przegabicie żadnego filmiku. Staram się nagrywać coraz więcej. Zadajcie zadawajcie pytania. To jest wam najciekawszy. Zresztą ten filmik zrodził się z, z pytania z jednego naszych, naszych klientów. Także jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek pytania, nie mam nic do ukrycia. Bardzo chętnie odpowiem. Chcecie się dowiedzieć więcej na jakiś temat, piszcie śmiało, będą na ten temat materiały.